Hejka, witam was na kanale Yumeko Yugi, niegdyś Bloody Ayano, po długiej przerwie naprawdę nie było mnie jakoś tutaj z dwa miesiące, nie miałam weny, nie chciało mi się, miałam dość dużo lekcji i no nie miałam pomysłu yy, na przykład na Andre Simulator, ale teraz będę grała też w Genshin Impact na odcinkach i w Friday Night Fucking, więc będzie... Więcej tematów, ale będzie ten jeden kąt gry. Nie będzie na przykład poradników, jak wcześniej były, raczej znaczy, na przykład na OBS, jak było, i po prostu to usunęłam, raczej znaczy, na prywatnym wgrałam, Nie będzie takich, e, takich przypadków. I też właśnie zapraszam Was na serwer Discord, raczej znaczy, serwer Discord nie ma na razie, serwera Discord, ale będzie na 100 subskrypcji, czyli dwa, dwie subskrypcje jakoś. Coś w tym stylu. I zapraszam was na kanał dubbingowy, gdzie będzie dubbing Jandry Simulator, Rywalek i ogólnie mm, będzie dubbing, gdzie będę też występować, więc wszystko macie w opisie, wszystkie linki. I tak to nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, właśnie będę miał jakiś specjał, będę nagrywać jeszcze jakiś cover, chyba piosenki po polsku, więc zobaczymy. Ale jeszcze ogólnie coś właśnie Ender Simulator mi się zjebało, bo jakby jakby ten link, który kiedyś działał, mi nie działa, co nie? Launcher mi nie działa ani nic, więc to będzie trochę opóźnione. A ten kolejny odcinek będzie o mojej oc, jakby reveal my Oc, coś takiego. Coś w tym stylu jakby pokazuje moją oc. Yy, zrobioną przez... Mr. Sophie, bardzo ci dziękuję. Naprawdę mi pomogłaś, pomogłeś, po prostu to była moja fanka fan, który mi zaproponował w komentarzu zrobienie, moje, zrobienie dla mnie ods. dlatego bardzo ci dziękuję i pokażę właśnie ją tylko, że jak mi się naprawi Andry Simulator. No i jeszcze raz zapraszam was w, link, na li, w linki w, komen, w, w opisie i różne rzeczy, tam są ciekawe rzeczy, dlatego polecam. Polecam też dodawać mi w gęsinie, macie tam jakby uid mój i, i takie rzeczy podobne, więc zapraszam jeszcze trzeci raz, mówię to chyba. No, i jeszcze nabyłam mikrofon, raczej znaczy, dawno miałam ten mikrofon w grudniu, ale nie nagrywałam z tym mikrofonem, a teraz nagrywam z tym mikrofonem, więc mam nadzieję, że jest lepiej, lepsza jakość jest. Hmm, tak pomyśleć, to chyba to wszystko. Wiem, że taki, ten filmik jest taki spontaniczny, szybko mówię i nie wiem, co powiedzieć, tak szczerze. Pomówię to tak na, na wymyślenie, naprawdę to chcę powiedzieć. Nie, myślę, nie mam scenariusza ani nic, więc chyba. Bajo, bajo, do następnego odcinka.